Вон, что У меня у тебя? Я кто у тебя? Co ci nie jest? Co ci zrobię? Uciekamy stąd. Ty Uciek tędy. Pani Przewodnicząca! Mam na myśli o tym, To bomba! O! Nigdy nie rozbroicie bomba. tej bomby! Szanklin, o! Tylko nam przeciąć? Nie, czerwony.